W marcu, po tak, tak zwanych wydarzeniach marcowych, czyli pobiciu działaczy Solidarności i, i Solidarności Rolników Indywidualnych na sesji Rady Wojewódzkiej w Bydgoszczy, Związek odpowiada, odpowiada, odpowiedzieć miał strajkiem generalnym. No do tego strajku doszło, ale nie w wymiarze generalnym, były to strajki lokalne. Zresztą w ten czas w Polsce strały, strajki praktycznie cały czas, aż do grudnia 81 roku. W związku z tym uważałem, że decyzja, którą podjęto dopuszczając się pobicia działaczy związkowych w gmachu i w czasie obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej było za tym czynem, tym powodem, kiedy zdecydowałem się, żeby zerwać więź z, z organizacją partyjną. Dało to sygnał, przynajmniej w moim oddziale dla kolegów, którzy również poszli w, mój, w moje ślady. Przestała istnieć organizacja partyjna podstawowa w oddziale SOT. zostało tylko czterech członków. Ale ta akcja rozciągnęła się na, na całą kopalnię. Można powiedzieć, że zapełniły się kosze od legitymacji partyjnych. I w ten czas szeregi partyjne ze 1500 stopniały prawdopodobnie do 320. Nie wiem. W każdym bądź razie po wprowadzeniu stanu wojennego bardzo szybko te szeregi partyjne, ci to, to koledzy, którzy zrzucili legitymację, po nie poszli z powrotem. Atmosfera w tym czas w związku była taka troszeczkę dziwna. Zresztą na Śląsku Solidarność powstająca w kopalniach, w gruncie rzeczy rekrutowała się przynajmniej w 70% towarzyszy partyjnych. W stosunku do mnie również było wiele pretensji, że tą legitymację rzuciłem, bo podobnie jak ja to rzucili też inni członkowie komisji zakładowych w stosunku do nas, a tym bardziej żeśmy byli powybierani na delegatów na, w ramach, jak to się mówi, odnowy w, to, w szeregach partyjnych. W ten czas miały być przeprowadzane takie w ramach odnowy Nadzwyczajne zebrania wyborcze, zmiany dokonywania zmian w organizacji partyjnych, podstawowych organizacjach partyjnych. No i tym bardziej, że ja miałem być delegatem na konferencję, ja tą legitymację rzuciłem. Podobnie jak ja, to oddał ją Mietek Pierunkiewicz a żeśmy byli obydwaj delegatami. I w ten czas już były podejmowane przez sekretarza pierwszego Sekretarza próby ustawienia nas w szeregu, nie? Oczywiście na zasadzie, że my Wam, towarzyszu, oferujemy tam wejście do takiej komisji, do takiej komisji w zamian za, no, przychylne głosowanie w stosunku do towarzyszy funkcyjnych. No i to mi, to mi, to mnie właściwie przekonało do tego, że ta odnowa to jest fikcja, a jakby szale goryczy przepełnił fakt pobicia naszych kolegów w Bydgoszczy, no i to w ten czas było przyjęte przez Komisję Zakładową, którzy, w której również byli towarzysze partyjne, bo i to kolega przewodniczący, Jan Ludwiczak, Haśnik, Strzelecki, wszyscy byli członkami partii, nie? Jak to Wy chcecie, myśmy chcieli partię rozsadzić od wewnątrz, a Wy nam tą robotę utrudniacie. Jak Wy uważacie, żeby pozostawać, to róbcie tę robotę, rozsadzajcie, mnie tam nie będzie.